Cześć ekipa, witam wszystkich. Ciekawy temat, a mianowicie okulary dla daltonistów, a jeżdżenie jako kierowca zawodowy. I zakładam tutaj teoretycznie, że w ogóle nie rozpoznajesz barw podstawowych, prawda, bo po co fundować sobie okulary za parę tysięcy? jak Jakimś tam badaniem, takim siakim, czy owakim można stwierdzić, że spełniasz normę kierowcy zawodowego i nie potrzeba po prostu kolejnego wydatku, prawda? Tym bardziej, że kiedyś widziałem te okulary, i owszem, one tam jakoś tam zmieniają poczucie wzroku, że widzisz ten żółty, czy tam czerwony, czy jakiś, ale znowu nie widzisz innych barw, niebieskiego, czy innego. No, ale zacznę od zapytania mojego widza. Dzień dobry, chciałbym się zapytać, czy lekarze okuliści lub medycyny pracy honorują okulary korygujące daltonizm? Jest kilku optyków w Polsce, co dobierają takie okulary oraz wystawiają zaświadczenie które dostają akredytację z Ministerstwa Zdrowia, w nich można pracować w zawodach typu kierowca, ochroniarz, elektryk. Dodam, że firma nazywa się Taki Siak, można znaleźć na Facebooku. I w zasadzie ten widz przysłał mi pismo z ministerstwa, które jeden z tych optyków wysłał. I powiem szczerze, pismo mnie zaciekawiło, bo o ile na początku byłem skłonny raczej nie uznawać takich okularów, to jak już się wgryzłem w to pismo, porównałem z najbardziej aktualnym aktem prawnym, który jest chyba z 2020 roku, to zaczyna się robić Ciekawie. No pismo jest takie jakieś takie trochę e, w odpowiedzi na pismo, zagadnienia związane tutaj są przepisy jakieś wymienione i wskazać należy, że regulacje w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie dyskwalifikują korekcji narządów wzroku umożliwiającej daltonistom rozróżnianie barw, a dyslektykom poprawę w zakresie rozumienia czytanego tekstu, prawda. Pomimo, że rozporządzenie jest bardzo szczegółowym aktem prawnym, to nie wyczerpuje pełnego zakresu uregulowań prawnych związanych z badaniami profilaktycznymi itd. Tak tak to właśnie takie regulacje dotyczą przykładowo takich grup zawodowych jak kierowcy czy ochroniarze. I w obu tych przypadkach wszystkie funkcje narządu wzroku powinny być ocenione w korekcji, niezależnie czy to jest korekcja ostrości ostrości, wzroku czy barw. Zgodnie z bowiem z załącznikiem. No wprawdzie to jest stary akt prawdy, ale w nowym chyba jest to samo. Dotyczącym szczegółowych warunków badania lekarskiego. Korekcja zarówno kierowców pierwszej grupy praw jazdy jak i drugiej grup praw jazdy, czyli kierowców zawodowych może być stosowana bez ograniczeń jako okularowa z soczewkami kontaktowymi wewnątrzgałkowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji. Tutaj coś tam mówią jeszcze o ochroniarzach. Czyli przy ocenie narządu wzroku dopuszczalna jest korekcja bez ograniczeń okularowa z soczewkami kontaktowymi wewnątrzgałkowymi pod warunkiem dobrej tolerancji do korekcji, dopuszczalna korekcja 8 dioptrii. Podsumowując tam bla bla bla, prawda? I no tak wygląda tenże akt prawny. Zaraz ci tutaj, czyli, czyli, czyli momencik, poczekaj. Jezu, jak się człowiek śpieszy, diabeł się cieszy. Był, dobrze żarło, dobrze żarło i zdechło, prawda? Ej, gdzieś tu Gdzieś tu to miałem, o, to jest chyba to, prawda, czyli tutaj masz szczegółowe warunki badania w zakresie wzroku. I zwróć uwagę, korekcja, to jest tutaj ta czwórka i schodzimy na kierowców zawodowych, czyli rodzaj korekcji bez ograniczeń, okularowa, z soczewkami i tak dalej, dopuszczalna wielkość korekcji w granicach, plus 8 dioptrii. I nie za bardzo tutaj piszą czy ta korekcja dotyczy tylko ostrości wzroku, czyli, czyli tej, tej kolumny drugiej, czy też dotyczy kolumny czwartej, czwartej, a może i piątej nawet, piątej, przepraszam, rozpoznawanie barw, no ale jeżeli są jakieś wątpliwości, to raczej bym je interpretował na korzyść twoją, prawda? Także mówię, też warto czasami przeczytać maila od widza i się okazuje, że y, można się posiłkować tym, y, tym, że tak powiem, aktem prawnym, czyli rodzaj kolekcji bez ograniczeń, korekcja okularowa z soczewkami pod warunkiem dobrej adaptacji dopuszczalna wielkość korekcji w granicach plus minus 8 dioptrii i być może dotyczy to rozpoznawania barwy czerwonej, żółtej i zielonej, prawda? Także tyle mam w sumie do powiedzenia na temat tejże korekcji. Także zobaczymy, czy ktoś jest na czacie. Na razie nie widzę nikogo. Natomiast jeszcze mam drugie zapytanie widza. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, mieszkam tu i tam i problem polega na tym, że w 2014 roku miałem zostać kierowcą Fiata, Busa. Lekarz medycyny pracy stwierdził, że nie mogę być kierowcą, ponieważ mam zeszcz zbieżny oka prawego. Okulary nasze trzeciego roku życia, ostatnią wizytę miałem w lipcu 2020. Oko prawe plus dwa oko lewe plus dwa, oczywiście tam jest astygmatyzm no tego, czy byłaby możliwość konsultacji, pomimo że nie dostałem zgody na pracę zawodową, na busa, to i tak jeżdżę średnio dwa razy w miesiącu po Europie, w Skandynawii. Przez 7 lat przejechałem 400 tysięcy bez wypadku i kolizji. Nie chcę być kierowcą autobusu i ciężarówki. Chodzi o pojazdy na kategorię B. Chciałbym skonsultować z wadą, tą wadę wzroku i podobno ten lekarz, który tego gentlemana odrzucił, jest to zwykły lekarz medycyny rodzinnej mający lekarza uprawnienia medycyny pracy uzyskałem, że mam z prawego i według przepisów nie mogę być kierowcą zawodowym nawet na kategorię B, ale w tej chwili ja nie potrzebuję być kierowcą zawodowym, nie wykluczam, że w przyszłości chciałbym zostać kierowcą zawodowym na kategorię B. Tutaj widz myli, widz i prawdopodobnie lekarz myli pojęcie kierowcy zawodowego. Kierowca zawodowy to są tylko kategorie CD, tam jakieś C+, plus e, no i można powiedzieć, że taksówkarz, prawda, chociaż to jest kategoria B. Natomiast jakiś przewóz osób to Żadna taka kategoria nie jest i ja bym się po prostu odwołał do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, bo według mnie ten pan spełnia warunki, żeby zostać pracownikiem, kierowcą kategorii B, prawda? Nie jest to kierowca zawodowy, ale tak bym to określił, prawda? A jak nie to szukać innego lekarza? I tutaj Tomek Frącz yy, mnie pyta, czy dopuszczalna wielkość korekcji plus minus nie dotyczy kategorii B. No to jeszcze raz wróćmy do aktu prawnego. Czyli zobaczmy tą kategorię B. Proszę bardzo, rodzaj korekcji bez ograniczeń okularowa z zaczewkami kontaktowymi, wewnątrzkołkowymi pod warunkiem dobrej tolerancji adaptacji, prawda? No, i tyle, tyle mogę powiedzieć. Nie ma tutaj, jak przy kierowcach zawodowych, że dopuszczalna wielkość korekcji. W granicach plus minus 8, prawda? Czyli masz tutaj A A1, coś tam, coś tam, B plus E. Nie ma nic wymienionych jakiejś ilości dioptrii. No jeszcze zobaczmy tutaj, prawda? Nie ma, nie, nie widzę żadnej ilości dioptrii wymienionej, w czymkolwiek, prawda? Aczkolwiek, no mówię, zależy też jak będziesz widział jako ten kierowca, pracownik kategorii B. No Przypuszczam, że decyduje oku lista, ale jeżeli tutaj pan przejeździł 400 tysięcy, sam się zastanawiałem ile ja przejechałem, przejechałem w ciągu całego życia, może jakieś 250, no to Przypuszczam, że ten pan, jak przejechał 400, to spokojnie jakimś tam kierowcą busa, czy czegoś, może być. Tradycyjnie, jeżeli chcesz do mnie zadzwonić, tu jest numer telefonu 789 273 335. Telefon jest tylko dostępny w czasie tego hangoutu, nie dzwoń potem do mnie, bo po prostu nikt tego telefonu nie odbiera. On sobie tylko tutaj leży, leży i czeka na kolejny hangout. Prawda? Tutaj Marco Polo Witam, czy w Niemczech można być kierowcą z, m, kategorii C plus nie mając widzenia stereoskopowego? Czy przepisy są tak liberalne jak w Polsce? Czy możliwa jest y, praca na wysokości w Polsce dla osoby bez widzenia stereoskopowego? Czy to dotyczy operatorów koparek? I mogę tylko powiedzieć, że Operatorów koparek chyba to nie dotyczy. Nie wiem z jakich względów, ale raczej tego nie, to nie dotyczy. Natomiast na pewno stereoskopowego nie trzeba już na wysokości, nie trzeba dla kierowcy zawodowego autobusu um, ciężarówki czy tramwaju, prawda? A nawet dla, dla instruktora nauki jazdy, powiem więcej, nawet możesz być kompletnie niesłyszący, prawda? No, osobiście problem jest nie tyle taki, że taki niesłyszący nie może być kierowcą, tylko problem jest, że osoby niesłyszące mają bardzo małe szanse zdania egzaminu na prawo jazdy zawodowe, prawda? Bardzo słabo zdają na zwykłe prawo jazdy, a na zawodowe to już znam Osoby, że tak powiem, na palcach jednej ręki, ja kierowców już zbadałem wiele tysięcy, prawda? Aczkolwiek nie mówię, że to jest wykluczone. Dlaczego to dotyczy, nie dotyczy to widzenie stereoskopowe operatorów koparek, nie, nie mam pojęcia, natomiast y, czy przepisy niemieckie, to są generalnie dyrektywy unijne, prawa jazdy. Także. Y, Polska dość długo opierała się w prowadzeniu norm unijnych z dyrektywy, że możesz być jednooczny, prawda? Tylko żebyś dobrze zrozumiał tą jednooczność. Jednooczność nie polega na tym, że w ogóle jedno oko nic nie widzi, tylko jedno oko ma widzieć cokolwiek, żeby jak ci muszka, czy pszczoła, czy coś tam wpadnie, czy pyłek wpadnie do tego oka niewidzącego, przepraszam, widzącego, to żebyś jeszcze miał to oko słabsze, na tyle sprawne, żebyś zjechał na pobocze i przestał kontynuować jazdę do, do czasu wydłubania tej muszki z oka, czy przetarcia sobie oka, czy cokolwiek. Tomek, jak to wygląda na kierowcę ciężarówki? No nie, przepraszam taksówki. Niestety kierowcy taksówki są traktowani dokładnie jak kierowcy ciężarówki, prawda? Te, nie wiem dlaczego to tak zrobiono, ale tak to ktoś prowadził i. I tak jest, prawda? Kierowca taksówki jest traktowany dokładnie z ustawy o transporcie drogowym i przepisy jakieś tam wprowadzono, że taksówkarzy dorzucono do ciężkiego sprzętu, do ciężarówek, pomimo tego, że taksówka z czasem tam jeździ od słupka do słupka za wiele nawet nie najeździ, szczególnie w dużym mieście, prawda. Marco Polo, też nie mogę zrozumieć, jak ktoś nie może kierować zestawem 20 ton, jak ktoś może kierować zestawem 20 ton, a nie może pracować kaparką 2,5 tony. No ja też wielu rzeczy nie rozumiem, tylko to są różne akty prawne, ponieważ Transport, jest z ustawy o transporcie drogowym, koparki są z ustawy o kodeksie pracy. Ktoś stworzył kiedyś jedne przepisy, ktoś stworzył potem drugie przepisy i te przepisy jakoś tak się rozeszły. Zmieniają się, że tak powiem, przepisy dotyczące kodeksu pracy, to nie zmieniają się dotyczące ustawy o transporcie drogowym. To tak. To jest jakaś taka dyskusja na inny hangout, prawda? Także jeszcze raz Cię zapraszam. 789. Może, o, może teraz będzie lepiej widać, prawda? 789. 273 335. Jak chcesz zadzwonić, to masz taką szansę. Jeżeli nie masz ochoty zadzwonić, to pół godziny hangoutu, 20 minut hangoutu wystarczy. Czy wie Pan, dlaczego w Unii Europejskiej zluzowano przepisy dotyczące braku widzenia? 3D na samochody. No, sprawa jest prosta. Po pierwsze brakuje kierowców. Jak były warunki na, jak na kosmonautów, to można było tam pajacować. Jest coraz więcej niepełnosprawnych i ci niepełnosprawni dość skutecznie, to jest jakaś grupa wyborców mimo wszystko, oni dość skutecznie lobują. I jeszcze tam 15 lat temu kierowca niedosłyszący nawet po 40 latach pracy był wypierdalany w kosmos, a teraz się okazuje, że kompletnie głuchy może ciężarówką jeździć, prawda? O, czy, jak to się nazywa autobusem nie za bardzo, ale też niewiele musi słyszeć, żeby, żeby sobie jeździł. Natomiast no, weźmy taką analogiczną sytuację, że Jedziesz w samochodzie, jak to czasami słyszysz, daje ktoś tam kurde na full muzykę, dudni to na 50 metrów, no to ten gość też tak naprawdę nic nie słyszy, prawda, co się tam wokół niego dzieje, czyli taką to, uważam, analogię można wyciągnąć. Paweł? czy jak mam wadę wzroku, minus, to czy będę, to czy mogę zdawać na tira jako kierowca zawodowy. Bardzo chcę zostać kierowcą, ale nie wiem, czy przejdę. No, no jeszcze raz Ci tutaj pokazuję, prawda, akt prawny. Jeżeli masz minus i dopuszczalną korekcję w granicach plus minus 8 dioptrii, to co zaznaczyłem tutaj tam na niebiesko, no to Masz duże szanse, że, o jeszcze raz tutaj dam. Masz duże szanse, że, że cię przepuszczą, prawda. Natomiast yy, nie mówię, że, że, cię przepuszczą na 100%, ponieważ są tutaj jeszcze różne inne warunki, prawda, bo badają widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, wrażliwość na kontrast i tutaj masz mieć to prawidłowe, prawda? Masz mieć pewne warunki dotyczące pola widzenia, czyli 160 stopni, 70 stopni i tak dalej. I tak dalej. Bada to lekarz okulista, czy tam jakiś inny. I to, co mi mówi, że masz tam jakieś minusy i nie wiesz jakie, no to to, to dotyczy się tylko ostrości wzroku, prawda, a nie i trochę to mała, ta, taka informacja jest za mało, powie, żeby powiedzieć, czy będziesz tam, czy przejdziesz te badania, czy nie przejdziesz. Marco Polo, obecnie samochody są po prostu okamerowane. No Marco, yy, korzystam gdzieś od roku z samochodu, który ma komerkę cofania, ma jakieś te boczne. Fakt, że tam raz otarłem gdzieś tam. Jeszcze jak się tym nie nauczyłem dokładnie korzystać, ale no, cofanie to jest w tej chwili bajka, prawda. Zawsze przedtem musiałem tam na lusterka popatrzeć tu, popatrzeć tam i tak. tego, A teraz tak pierwsze ruchy to robię. Patrzę, patrzę po prostu co tam kurde na tym ekraniku jest. Tam z reguły są takie jeszcze pokazane na czerwono, czy tam na zielono, jak ten samochód się będzie zachowywał przy danym układzie kierownicy i praktycznie można do centymetrów tam gdzieś podjechać, wjechać, zaparkować w miejsca, które kiedyś, że tak powiem, dla takiej kobyły jak, jak moja, to były praktycznie niemożliwe, prawda? Paweł, jak wyglądają badania olśnienia i psychologiczne, może się pan wypowiedzieć? Aktualnie posiadam wadę około półtora, potrzebuję zmienić. Słuchaj, badania olśnienia i psychologiczne to jest, no nie będę się wypowiadał, bo to jest dość długie badanie i to tak. Najpierw są jakieś testy psychologiczne, czy, czy, czy nie jesteś głupi, czy mądry, czy czy jakiś tam psychopata, czy inny. Potem są, powiedzmy, badania w ciemni, czy tam badania na stereometrze. Każdy psycholog ma jakąś swoją metodę, prawda? Mówię, u mnie przechodzą to 80-letnie dziadki, to raczej z tego, co pisze, że jesteś ziomkiem młodym, to nie, nie widzę przyczyny, dlaczego Taki młody, jak ty, miałby nie w badań, które przychodzi dziadek, że tak powiem, prawie, że 80 lat. Marco Polo, czy autosłużbo, na autosłużbowe wymagane jest jeszcze badanie w ciemni i olśnienie, skoro na prawo jazdy B nie wymaga się tego. No nie mylmy tutaj badań do pracy z badaniami na prawo jazdy, prawda, czyli jeżeli jest jakaś tam osoba, która wozi ludzi w nocy, no to jest logiczne, że też warto jej sprawdzić wrażliwość na olśnienie. Bo z reguły, jeżeli jeździsz prawkiem prywatnym, no to stanowisz zagrożenie bardziej dla samego siebie, prawda? jeżeli już wjeżdżasz no, tam kilkanaście osób ze sobą, no to już troszeczkę normy zdrowotne są bardziej wygurowane. Dobra, słuchajcie, także jeżeli nie ma chętnych, patrzę tutaj, 25 minut, wydaje mi się, że hangałcik, wystarczy, prawda, tradycyjnie tutaj masz jakąś subskrypcję kanału, możesz obejrzeć kolejny filmik, natomiast jak już oglądasz ten filmik w powtórce, to to że tak powiem nie powinno już skomentuj na dole co jeżeli nie ma obowiązku jazdy w nocy no jeżeli pracodawca wyraźnie napisze to być może można tą ciemnie odpuścić także trzymajcie się cześć do następnego razu zapraszam do komentarza poniżej oczywiście lajka, kciuka i powinno być ok bye bye